Wyspa Zamkowa w Ełku, sfilmowana 5 lipca 2014 roku, podczas mojego pobytu w Ełku. Oczywiście ta wyspa mieści się przy ulicy Zamkowej, otoczona jest jeziorem Ełckim. Na razie tylko wiem, że był tutaj kiedyś jakiś zamek krzyżacki, potem więzienie. O! Widzisz fragment Jeziora Ełckiego I zobaczymy Co ta wyspa kryje w innych swoich częściach Filmuje Darek Kraśnicki Z Wrocławia